w ziemi było takie wykopaliska, a teraz naprawdę super. Na ścianie są to, że to się zajmuje. Aha, tam to zjecha.